Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo wykonam taki mały unboxing kamery wideo GVC GC-PX100 No, wprawdzie sprzęt wszedł na rynek gdzieś na początku 2013 roku, ale tak naprawdę dopiero teraz obniżki cen skusiły mnie do jego zakupu. Konkretnie dla mnie ten nabytek jest kontynuacją używania nieco innej ale znacznie przepłaconej, hybrydowej kamery GVC GC-PX10, którą w tej chwili kręcę ten filmik, stoi tam na statywie. Tą kamerę producent poleca, powiedzmy trenerom sportowym, jak to ładnie napisali ze względu na precyzyjne odtwarzanie filmów w zwolnionym tempie. No tak patrząc na wątpliwe sukcesy naszych sportowców, być może jest to jakaś grupa docelowa, jeżeli chodzi o mnie, to przez ostatnie 4 lata nagrałem może ze 3, może 4 filmiki w tej funkcji, także jakość była taka sobie, według, mojej, według mnie jest to raczej taki mało potrzebny bajer, no chyba, że kręcisz takie filmy profesjonalnie, jakieś tam latające kolibry, czy coś w tym stylu, natomiast yy, zasadniczym Motywem zakupu był spadek ceny tegoż to sprzętu poniżej 3500 zł, i pozwoliło mi to od razu wrzucić sprzęt w tak zwane koszty firmy. Teraz jest pewnie jeszcze taniej. Kamery nie, nie, ze względów rodzinnych nie miałem czasu otworzyć przez tydzień, już znalazłem stówkę taniej. No, dla mnie też nie bez znaczenia było wcześniejsze używanie kamer DVC. W ten sposób, siłą rzeczy, jestem obeznany z tym sprzętem, mam również sporo akcesoriów, tak jak powiedzmy ta bateria, które pasują do najnowszego mode modelu. Jak wspomniałem, cena tej kamery systematycznie spada, także jak chcesz gdzieś tak na rok 2014 czy 2015 coś z górnej półki konsumenckiej to ta kamera jest z pewnością dla Ciebie do rozważenia, no ja mam już kamery GVC czteroletnie i ciągle jakoś dają radę. No ale do rzeczy w końcu, pudło jak już zauważyłeś tutaj wygląda tak, jest na nim jakaś taka oferta dodatkowej gwarancji. Oczywiście po zarejestrowaniu się na stronie GVC przypuszczam, że zaraz dostaniesz jakiś newsletter zachęcający Cię do zakupu kolejnego sprzętu no Również pochwalili się jakąś taką nagrodą, tutaj ASA Award Best Product 2013-2014 Ruch bardzo śmiały Z prostego względu, postęp w sprzęcie jest naprawdę olbrzymi i nigdy nie wiesz z czym Ci wyskoczy konkurencja za rok. Ale być może goście od GVC już wiedzieli. No cóż.. Otwieram to pudło Trochę kartonów Opakowanie transportowe Na samej górze tutaj zobaczysz Parę papierów, jest to jakaś tam Co to jest? Instrukcja obsługi Gwarancja Instrukcja obsługi po polsku Jakieś inne papiery Tutaj jakaś płytka z programem instalacyjnym Znowu jakiś papier Dam, że to niestety pudełko trochę niżej Aby było coś, coś widać Sięgam dalej Pudełko jest tutaj z takimi licznymi Przegródkami. No i co tutaj dalej widzimy? Jakiś kabel zasilający, kabel HDMI. Znowu jakiś kabel zasilający, kabel USB. Kolejny kabel pasek kamery Tutaj taka pl plastikowa część z logo GVC Jest to osłona wyświetlacza Z innej przedziałki wyciągam Wyciągam wizjer No, fajna rzecz W aparatach typu DSLR jest to praktycznie norma Jest to coś nowego w stosunku gcpx 10 którym filmuję ten unboxing Z innej przegródki wyciągam tutaj osłonę oraz pokrywę obiektywu Osłona oraz pokrywa obiektywu Standardowa bateria do kamer GVC, oczywiście zrobiona w Chinach Podruby są tańsze, ale nie zawsze pasują do kamer To mi wygląda na ładowarkę troszeczkę inaczej wygląda niż w innych kamerach GVC ale przypuszczam, widzę końcówka jest ta sama, także w tych prawdopodobnie będzie ten sam. Tutaj jakieś sprawy przeciwzakłóceniowe No i w końcu wyciągam to co mnie najbardziej interesuje czyli kamerę Wyciągnąłem to co mnie najbardziej interesuje Czyli kamerę, no jest naprawdę fajna Bardzo lekka Bez problemu ją zakładasz na rękę Ten pasek tutaj z boku możesz regulować Patrzymy dalej Odciągam ekran LCD Kręcę w różne strony, ale już widzę ma jeden problem A mianowicie problem jest taki, że nie założysz tego ekranu w ten sposób, aby widzieć siebie podczas nagrywania. No, ja na przykład lubię na siebie popatrzeć jak to robię w tej chwili, yy, widzisz wtedy siebie w kadrze, patrzysz jak Ci idzie, no, możesz jakoś tam lekko skorygować pozycję swojego ciała, czy pozycję tutaj, że tak powiem, różnych rzeczy, które widać na tym moim stoliku. Cóż, za wizjerem tutaj jest miejsce na kartę SD, jest również miejsce na baterię. Troszeczkę nie wiem, jak to od. O, już widzę. W ten sposób otwierasz czyli miejsce na kartę SD, miejsce na baterię. Przypuszczam, że bez problemu to baterię włożysz. Widzę tutaj praktyczny problem tego biznesu, że nie musisz zdejmować kamery z estetywu jak filmujesz. No, powiedzmy chcesz wyciągnąć kartę z nagranym materiałem, czy zmienić baterię, natomiast w tym konkretnym modelu, który tam jest no było to sporym problemem. Jeszcze raz wspomniałem, wspomnę o tym jeszcze raz. Że baterię też możesz spokojnie wymienić zapasową. Pokrętła również dosyć intuicyjne, jeżeli oczywiście miałeś wcześniej kamerę GVC. Głośność jest tutaj. Start i stop do nagrywania jest tutaj przy kciuku, oczywiście w tej chwili mojego kciuka nie widzisz, ale jak trzymasz tak, jest to tutaj Zaraz przy kciuku, pokrętło zmiany ustawień, domyślnie jest nastawione na Intelligent Auto, natomiast jeżeli już jesteś bardziej zaawansowanym wideo marketerem, czy wideofilmującym, to po prostu z ustawieniami manualnymi musisz się sam pobawić. Z boku trzy wejścia, na górze jest mikrofonowe. Rozpoznasz je po napisie MIG mic. Tutaj jest wejście drugie na słuchawki Niżej wejście do ładowareczki którą Ci wcześniej pokazywałem. Tutaj przycisk ekspozycji Exposure I jest funkcja set Funkcja Set, tutaj jest przycisk Set, którą sobie od razu możesz nastawić swoją ulubioną ekspozycję. Idziemy dalej. Tutaj taki przycisk Autofocus, Manual Focus. Wszystko jasne, jeżeli już troszeczkę masz obeznania z fotografią. Tutaj masz taką zaślepkę złącza do wizjera. Spróbuję wyciągnąć, ale żeby wyciągnąć, muszę oczywiście odsunąć ekranik, czyli jeszcze raz wyciągam tą wyciągam tą zaślepkę Jak już wyciągnąłem zaślepkę, warto włożyć w nią wizjer Czyli jeszcze raz wyjmuję wizjer Składam wizjer. Minuta i jesteś już nauczony. Osłona obiektywu. Masz tutaj taki biały punkt. Masz tutaj taki biały punkt. Przypasowujesz do białego punktu na obiektywie i osłona obiektywu już jest założona. Jeszcze jest coś takiego jak Pokrywka obiektywu. No i spróbujemy zrobić to samo. Cyk, cyk. Pokrywka obiektywu również pasuje. Nałożyłem na obiektyw. No i też pasuje. No co jeszcze tutaj mi pozostało? No zobaczymy. Osłonę wyświetlacza. Osłona wyświetlacza. Gdzież ta osłona wyświetlacza jest tutaj. Może być bardzo użyteczna jak nagrywasz w słonecznych warunkach. Czyli co robimy? Cyk. No i osłona już zaskoczyła. Pociągam. Co robię dalej? Pociągam do góry. Wyskoczyło samo, także. No, widać bardzo fajnie. Tutaj składam te dwa skrzydełka i z powrotem wszystko pasuje. Natomiast, jakbym chciał zdjąć tą osłonę, po prostu muszę, co muszę zrobić, muszę niestety troszeczkę pociągnąć. Czyli też żadna filozofia, pociągam. I wszystko odskoczyło. Tutaj masz zaślepkę na stopkę mikrofonu, ściągam tą zaślepkę. Przygotowałem sobie tutaj mikrofon Rodi. No i powiedzmy cyk. Oczywiście wszystko standardowe i już mamy kamerę z zamontowanym mikrofonem zewnętrznym. Oczywiście tutaj przy okazji jest mikrofon wewnętrzny kamery. Po prawej stronie jeszcze znajdziesz takie wejście na gniazda HDMI oraz USB. Pod spodem kamery standardowy gwint do mocowania na statywie. No i cóż tu więcej powiedzieć. Zabawka w sumie Wstępnie rozkminiona. Czyli, reasumując to wszystko, co powiedziałem, no generalnie kamerka wygląda fajnie, jest intuicyjna. No Oczywiście, yy, muszę się pobawić z tym sprzętem, aby ci coś nieco więcej o nim powiedzieć. Z doświadczenia wiem, że wiele rzeczy wychodzi w tak zwanym, w tym przysłowiowym praniu. Co do poprzednich kamer GVC. Yy, no, miały trochę problemów przy częstym używaniu gnia gniazd mikrofonu zewnętrznego, po prostu to gniazdo się jakoś wyrabiało, potem przestawało łączyć, no i jak na złość, zarówno w pierwszej mojej kamerze GVC Everio, jak i w tej, której nagrywasz, no, wszystko się psuje po gwarancji, prawda? Naprawa pierwszego Everio kosztowała mnie 350 zł, no ta jeszcze daje radę, ale czasami też wariuje, prawda, czyli, czyli różnie z tym gniazdem mikrofonowym jest. Także w sumie na tym kończę, jeżeli masz jakieś swoje doświadczenia ze sprzętem GVC, no, z tym sprzętem, z tą kamerką, czy z jakimś innym sprzętem, serdecznie Cię zapraszam do komentarzy poniżej. Sprzęt idzie do przodu, no, ja wprawdzie kupiłem kamerkę trochę droższą, ale Trudno traktować dzisiaj ceny i możliwości kamer jako jakąkolwiek wymówkę do zwlekania z wideomarketingiem, także wierz mi jest to jakiś według mnie najsilniejszy, najsilniejsze źródło przekazu. Tak więc jak oglądanie filmów wyparło chodzenie do bibliotek czy czytanie tam czegoś, tak samo tworzenie filmiku wideo wybiera takie tradycyjne, klasyczne blogi. Tylko ze słowem pisanym, także wymówki do rezygnacji, czy do nie wprowadzenia z wideomarketingu do swojego arsenału przekazu raczej nie masz. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.